W tym wideo odpowiem Ci na pytanie, czy mając nadciśnienie tętnicze przejdziesz badania na prawo jazdy kategorii B. Problem o tyle ciekawy, że sam mam naciśnienie, ale w tym konkretnym przypadku mój widz jest no, troszeczkę ode mnie młodszy. Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem specjalistą medycyny transportu z Wrocławia i zacznę tradycyjnie od zapytania mojego widza i jednocześnie na kandydata na prawko, prawdopodobnie jego pierwsze w życiu Sprawko kategorii B. Witam, wkrótce będę przechodził badania lekarskie na prawo jazdy kategorii B. Jestem w wieku 19 lat, mam naciśnienie. nie biorę na razie żadnych leków. No, ale być może niedługo będę musiał je brać. Wartości tego ciśnienia mierzone w domu wahają się średnio od 140 na 80, do 160 na 90. No, ale gdy ciśnienie jest mierzone u lekarza, wynosi ono nawet 180 na 110. No, chyba się wtedy stresuję. Oprócz tego, na nic nie jestem chory. No i jakie są tutaj moje szanse na uzyskanie orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami? Czy to naciśnienie w ogóle jest jakimś przeciwwskazaniem? Czy w tej sytuacji będę się mógł odwołać od decyzji lekarza? Tak, żeby uciąć tą sprawę odwołania się od lekarza, odwołać od lekarza uprawnionego do badań kierowców. Zawsze się możesz, czy jesteś zdrowy, czy jesteś chory, także, także odwoływać się zawsze możesz, także nikt Ci tutaj łaski nie robi. Natomiast odpowiadając na pytanie zasadnicze, no w takiej mojej opinii naciśnienie tętnicze zwykle nie jest jakimś przeciwwskazaniem zdrowotnym do prowadzenia pojazdów kategorii B, pojazdów mechanicznych czy samochodowych pod jednym warunkiem że jest to nadciśnienie niepowikłane, no oraz jest poprawnie leczone, a przynajmniej nadzorowane przez Twojego lekarza. Może to być lekarz rodzinny, czy kardiolog, czy hipertensjolog, czy jakikolwiek inny. No i tutaj, co byśmy na tych lekarzy z systemu NFZ nie powiedzieli, lekarze rodzinni lub kardiolodzy opierają się zwykle na jakichś najnowszych wytycznych w tym zakresie, są dobrze przygotowani do diagnostyki i leczenia Twojego właśnie podwyższonego ciśnienia tętniczego krwi. Natomiast no, uczciwie muszę przyznać, że w tak młodym wieku, 19 lat, no, skoki ciśnienia 180 na 110 są dla mnie bardzo niepokojące. No, dlaczego niepokojące? Ponieważ istnieją różne inne poważne choroby, nie, nie tylko związane z układem sercowo-naczyniowym, no, które są bardzo poważnym zagrożeniem dla pacjenta takiego jak Ty, a przede wszystkim tak zwaną przyczyną nadciśnienia, znaczy przyczyną tak zwanego nadciśnienia wtórnego, czyli nie jest to, to naciśnienie pierwotne, co ma 90 parę procent chorych na nadciśnienie, tylko jest tak zwane nadciśnienie wtórne, czyli inna choroba powoduje wzrost ciśnienia tętniczego krwi. No, sam widziałem przypadek na przykład takiego nowotworu, który zwie się nazywa się feochromocytoma No i jego podstawowym objawem było nadciśnienie tętnicze u młodego człowieka, no, które zniknęło dopiero po leczeniu operacyjnym. Także nie było to leczenie jakimiś tam tabletkami, czy leczenie takie zachowawcze. Natomiast gdybym to ja był lekarzem dopuszczającym tąże osobę, no to wysłałbym ją po prostu do lekarza rodzinnego po jakieś takie zaświadczenie, że ona jest objęta jego nadzorem, czy, czy leczeniem, czy, czy, czy że ten lekarz w ogóle wie, że ta osoba jest, że tak powiem, ma taki problem. No, być może byłoby potrzebne jakieś skierowanie do kardiologa, czy hipertensjologa, oczywiście w gestii tego lekarza rodzinnego. No i to oczywiście do wyjaśnienia może opóźnić wydanie, mam nadzieję, tutaj pozytywnego orzeczenia. Generalnie jednak byłbym w dobrej myśli, no może nie bardzo dobrej, bo zawsze tam się może coś zdarzyć. Natomiast mniej bym był tutaj zachwycony długoterminową prognozą zdrowia tego konkretnego pacjenta. Sam jestem chory na nadciśnienie, wcześniej czy później jakieś powikłania tegoż, to nadciśnienia wystąpią. No przykładowo u mnie była to choroba serca, czyli zawał, u Ciebie może być choroba nerek, czy jakakolwiek inna, no ale to już sobie, że tak powiem, wygoogluj w internecie, znajdziesz tam 100 tysięcy artykułów czy 100 milionów, i możesz sobie o tym spokojnie poczytać. A jak nawet, że tak powiem, nie rozumiesz, co tam piszą, to twój lekarz rodzinny przypuszczam, że informacji tej udzieli ci za darmo. Orzeczenie raczej bym wydał terminowe, aczkolwiek nie przesądzam, że inny lekarz zrobi to bezterminowo. No ale uczciwie powiem, no nic tutaj nie wiem o jakichś czynnikach tego nadciśnienia u tej konkretnej osoby, otyłość, palenie papierosów, na jakichś skłonnościach rodzinnych, nic tu nie piszę, czy badał jakiś cholesterol, czy nie badał, czy tam jakieś inne parametry krwi. No i napawa pewną obawą, ponieważ widzę czy czytam, że dzisiejsza młodzież raczej spędza więcej czasu przy komputerze niż na boisku szkolnym. Ja komputera nie miałem przez 8 lat podstawówki, od sezonu. Gdzieś jak tylko śnieg stopniał na boisku sobie biegałem do, do, do pierwszego śniegu w zimie, natomiast dzisiejsze dzieciaki, dzisiejsze osoby młode więcej spędzają czasu przy komputerze, no czego jesteś tutaj naocznym dowodem. No ale pokłosie jest tego, że przypadki osób z nadwagą są nieco, nieco częstsze niż kilkadziesiąt lat temu. Nie mam zamiaru tutaj jakoś dyskryminować osób z nadwagą, wykazywać im tej Nadmiernej, że tak powiem, puszystości, prawda? Yy, czy jakoś poniżać, natomiast bądź świadomy tego, że mimo wszystko nadwaga robi swoje. Czyli cały czas to serce masz obciążone ten Twój organizm musi jakoś ten nadmiar tłuszczu yy, obsłużyć. Także na tym kończę, jeżeli to wideo Ci się spodobało to daj lajka, daj kciuka, jeżeli rozwiązało Ci jakikolwiek problem podziel się na swoim portalu społecznościowym, Facebook, Nasza Klasa, Google+, ulubione forum, możesz wkleić kod html pod tym wideo do swojej strony internetowej. No jeżeli chcesz oczywiście więcej ta, takich materiałów, subskrybuj mój kanał Lekarz Medycyny Pracy, tutaj gdzieś zobaczysz linki. To subskrypcji są one, po twojej lewe, są one po twojej lewej, po mojej prawej stronie, także na tym kończę, mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, do zobaczenia w moim kolejnym wideo. I tak nawiasem mówiąc, na miejscu tegoż to młodego internauty zadbałbym o swoje zdrowie, są na początku jakieś metody farmakologiczne leczenia, oczywiście pod nadzorem swojego lekarza i zawsze ma to jakiś sens. Lata lecą szybko, Naciśnienie dokonuje powolnego, ale ciągłego spustoszenia. Nie tylko w twoim, ale w moim organizmie też. Chorowałem długo na naciśnienie. średnio się leczyłem, mogłem lepiej, przyszedł zawał, troszeczkę, że tak powiem, jakiegoś tej świadomości mi doszło o prozdrowotnym trybie życia, pomimo tego, że nie palę, mało piję, nie jestem otyły, a zawał przyszedł i nadciśnienie było też.